To jest pierwszy z serii filmów, w których pokażemy, jak skonstruować robota-żuczka bez lutowania. Żuczek z Khan Academy będzie miał oczy z diod i inne elementy, które zrobimy. Rzućmy okiem na części. Wyliczę je po kolei. W zestawie są dwie nakrętki od butelek, dwa przełączniki suwakowe, dwa jednobiegunowe, dwupozycyjne przełączniki dźwigniowe, dwa 1,5-woltowe silniczki, cztery duże spinacze do papieru i dwie baterie AA oraz koszyk. Klej do klejenia na gorąco, dwie diody LED i dwa oporniki. Wybierzcie takie pasujące do diod, poniżej 60 ohmów. I mamy jeszcze pięć kolorowych przewodów. Teraz pomówmy o potrzebnych narzędziach. Przyda się pistolet na klej, dowolny, byle standardowy, długie szczypce do skręcania przewodów i coś do zdejmowania izolacji. Ściągacz lub nożyczki, jeśli wolicie. Zabierajmy się do roboty.